Witam Was na kolejnym teście, kuleczek. I zaczynamy. Dzisiaj jest zimno, bardzo zimno. Znane kulki dla referencji mahoki. Nie leżały całą noc w samochodzie, dlatego mają tylko około 10 stopni minus. Tutaj mamy sandery, nieco chłodniejsze. 13 coś. Tutaj mamy łany i mamy ateki Tam jest też chłodno To odłożymy na no, no niepotrzebne Pierwszą kulką zaczynamy Z ateki Trochę za dużo nie mam dużo powietrza, dlatego muszę trochę oszczędzić. Tu włączamy. Pierwszą partię odkładamy. Coś tam chyba działa. O, i lecą. No, zazwyczaj tak mocno go nie, nie podkręcam. No, jest za mocno. spieszyć. Dobra. No powietrza brak. I się martwię, że zaraz coś mi tutaj ani w tą, ani w tą. Nie mogę się pozbyć kulek. Hmm. Zobaczymy, czy tak przekręcę. Nie wiem. Lipa Korka motla wysypujemy Zimno, zima, zimno Wracamy z powrotem Wsuwamy Takie lepsze nie było to nie przeszkadza Tu Teraz spróbujemy Ja osobiście używam na polu Tu rzucamy Tu wkładamy Zamykamy Marker musiałbym co nieco skręcić w dół Jest naprawdę śruba, zobaczcie sami Bardzo głęboko Zobaczymy jak to będzie latać, sami wiemy. Nieco pośpieszę to wszystko. Oj. Łapy mnie klękają, powiem Wam. Zimno, zimno, zimno. W czasie. Cześć. Teraz weźmiemy sandery, wsypiemy do nieco innego markera. Znany Ego. Nieco starszy. Zamykamy, włączamy, jego już włączony. Już kilka kulek sobie popstrykałem. Z to jak zobaczymy, jak tam... Ciutkę bliżej. Postawimy, nie jest idealnie. Pstrykamy. Pustamy. Tak... Trzeba popchnąć, tak nie wpadną. O, zimno, zimno, zimno, zimno. Dobra. Yy... Idziemy szybko. Zobaczymy co tam nagraliśmy. A, się rozpędziłem. Przecież trzeba przetestować jeszcze referencję taką. Mamy koleczki przecież jeszcze. E, co tu się dzieje? Pusta. się. Lepiej. Zimno, zimno, zimno, zimno Włączamy Zobaczymy co tu się dzieje ja muszę trochę dostosować Czy nie trafi może, coś... może coś będzie widać Ktoś już klęka. Wiecie co? Tutaj bym to Nie wiem nad wkładką, bo wkładkę mam tutaj. 89 dziewięć. Też coś zrobimy. E co? E co? Bo, zimno co nie chce mi się maski założyć, więc pozatykamy tam całą zabawę tu, żeby mógł tam bez maski chodzić. o Jak wiecie, safety first. Lecimy zimą. Piękna pogoda na granie. Popatrzmy, taki teścik, nieźle, no to są ataki, nieco bardziej rozrzucone, jak widać, tutaj mamy łana, to jest łan, sandery, no i znane, strasznie brudzące, ale bardzo świetna kulka tomahawki. Mam nadzieję, że go to wszystko nagrało. Cześć. Cześć. Też jest zimno. jest zimno? Też jest zimno. No co, jeżeli macie jakieś sugestie, chętnie coś przetestuję, nagrzewam. I widzimy się gdzieś na poru bitwy. Czekajcie, to już mogę wyłączyć. Pip, Zabieramy. Brrr. Ale bym się pośmigał. No i co, do zobaczenia na polu bitwy.